To już Tychy, po dwóch przygodach z dętkami, z przewitymi, ja miałem Pineskę pod kościołem Barbary w Czachowicach, odpoczynek. I to, i to i przywięglowali. Feście toczyli, jaka z kumadów no, wyprośbą swojego synałaska, no śledząc jak Konkinę, tylko Ostatnio pierwsza była moja Tak by... Nie, mi jest ciepło cały czas. <grym> Ale tam bez traf to robisz gdzieś. Nie, nie, gdzieś nie robisz. To by pineskę to chyba na samym placu kościelnym. Chyba była tak. Chyba tak no ja tak, bym tak to bym wcześniej poczuł, że coś by tam. Biło asfalt. A czasami uszczelni. Na tej pinesce też mogę <grywa> Jak ja, ja w tym serialu, kurczę. Mówite, no. To jest tragedia. Oni idą po najmniejszej linii oporu. Drogomysz przyjechał do Bronowa, przyjechał. No właśnie. Ale za to ligota umie. bo tam jest dobry radny. No. Za no. nie Wówczas wydzięczę sobie. Znaczy, to to Mili Państwo, kończymy wyprawę, pielgrzymkę właściwie do Piekar śląskich, dziękując w sposób szczególny Panu Stanisławowi z Cechowickiego Towarzystwa Cyklistów, jak i również wszystkim innym uczestnikom, wszystkim hopom ze Śląska, a zwłaszcza Wszystkim tym, którzy pomagali przy kraksach, przy awariach, bo i takie się zdarzyły, a zaczęło się ode mnie. Ledwie podjechałem pod kościół świętej Barbary i oto pineska była w przedniej oponie i powietrze sobie sru poszło. Ale potem jeszcze były dwie gumy. Nomen omen, też kolega z Ligoty, miliardowic złapał między innymi potem jeszcze jeden pan z Czechowic, Dziedzic były też kraksy, jedna dosyć nawet groźna na szynach tramwajowych ale wyprawa fantastyczna, troszkę nam przylało ale tego deszczu za bardzo nie poczuliśmy Powiem, tak żeśmy dali czadu 150 km w moim wykonaniu, jest to naprawdę rewelacja. Panie Staszku, wielki ukłon dla Pana.